mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. W ten sposób wskazuje nam, że godności ludzkiej nie da się zmierzyć ani poziomem intelektu, ani wykształceniem, ani pracą człowieka. Nie da się jej również oszacować za pomocą wzrostu lub wieku. Godność ludzka to coś więcej niż te wszystkie przypadłości człowieka. Współczesnym Jezusowi Zdarzało się pogardzać ludźmi biednymi, a mieć w szacunku zamożnych, chociaż ich życie etyczne miało wiele do życzenia. Myślę, że pod tym względem świat niewiele się zmienił. Nadal różnicujemy ludzi na gorszych i lepszych w zależności od ich pochodzenia, wieku, wykształcenia lub pozycji społecznej. Jednych szanujemy, a innymi pogardzamy. Godność człowieka wynika z faktu, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nasza wartość i godność wynika zatem z niezmiennej i niezatartej przynależności do Boga. Każdy z nas ma swojego anioła stróża, który tu na ziemi nad nim czuwa i w imieniu Boga nim się opiekuje, a jednocześnie w niebie stoi przed obliczem Boga i modli się za nas. Czy jestem świadom, że każdy z ludzi posiada równą godność i że godność ta nie wynika z zewnętrznych przypadłości człowieka, ale samego faktu umiłowania przez Boga? Czy wierzę, że Bóg poprzez swoich aniołów troszczy się o każdego z nas? Czy jestem przekonany, że Bóg nie zgadza się na pogardę i brak szacunku wobec każdego człowieka, także wobec tego najmniejszego i bezbronnego dziecka. Bóg kocha każdego z nas i pragnie, abyśmy także kochali się wzajemnie. A prawdziwa miłość usuwa niepotrzebne podziały i likwiduje zbędne granice.